Leć po z mu skrzydłony, białe czarny, ja Leć po niej mu skrzydłony, czarny, ja Wciąż nieraz uleczony, strany płatem Ale na mnie w dzikszą stronę czarną śmierdź mi I'm going to get I'm going